Słuchajcie, jakie są Pani matki i zabawienia się za Widzisz? Płówna Główna schodowa była wykonywana od 1875 roku do 1903 roku, 28 lat pracy. mi się dywa, nie, nie. A na belkach, w takich małych, okrągłych detalach znajdują się w wyżej zwanej głowy królów polskich. Stąd nazwa prawie szmienia. Będą też najstarsze drzwi w całym zamku.